Moja rybka już się skończyła. Natomiast mów. Zapiekanka smakuje. rybna w sosie śmietankowo-koperkowym. Smakuje. Smakuje. Ryba bardzo delikatna. Czuć dużo magii. Sos przepyszny śmietanowy. Ryba również delikatna, tak jak mówiłam. Dużo sera. Dałabym więcej koperku albo pietruszki. Ogólnie Polecam. Dasz radę zjeść wszystko? Dam. Zjadłabym szybko, tylko bardzo gorące danie, bo prosto spieca. I nie da rady, bo sobie już język oparzyłam. Musi trochę ostygnąć. A taka porcja w sam raz jak dla mnie. Nie wiem, czy Ty, mężu, byś sobie dał radę z tym. Ja sobie dałem radę z pstrągiem po Przepyszna jest, naprawdę. Coś innego, niż zwykłe zapiekanki, na przykład bolognese z sosem pomidorowym, coś nowego. Rybna zapiekanka, polecam. Dobra, mam nadzieję, że przeżyjesz do jutra. No nie obrażaj. Czyli to będzie ten filet rybny panierowany w piwiu, nie? nie? to nie jest filet rybny żadny. Jak to mężczyźni? w ogóle nie odróżniają ryby od sapiekanki rybnej ale delfinki no delfinek może być jako ryba jako na zakończenie filmu <grym> Dobra. konsumuj ładnie dobranoc <grym> dobranoc w każdym razie coś takiego jest tylko w lądku zdroju w restauracji Roma na ulicy Kościuszki koniec filmu, dwie minuty to już nawet najwy, najwytrwalsi gastronauci nie dadzą radę tego obejrzeć